Trzeci etap to generowanie pomysłów, wymyślanie rozwiązania dotyczącego zmiany społecznej. Podsumujmy, co się wydarzyło do tej pory. W poprzednich etapach udało Wam się określić wyzwanie, które każdy pamięta i rozumie tak samo jak pozostali członkowie zespołu. Każdy wie także, kim jest osoba, dla której projektujecie zmianę jak bliski znajomy, który towarzyszy Wam w całym przedsięwzięciu. Teraz jesteście gotowi, żeby puścić wodze fantazji i uwolnić kreatywność. Nadszedł czas na wymyślanie rozwiązań. Jak to zrobić? Na początek wymyślcie jak największą liczbę rozwiązań. Pamiętajcie, żeby się nie ograniczać. Nie myśleć, że czegoś się nie da, że to za trudne. Każdy pomysł jest ważny, a im więcej pomysłów, Również tych oczywistych, czy zupełnie odjechanych, tym większa szansa na to, że pojawią się jakieś wyjątkowo dobre. Wymyślając rozwiązania, miejcie w pamięci potrzeby użytkowników oraz Wasze wyzwanie. Gdy będziecie mieli już bardzo dużo pomysłów, przejdzie czas na wybór najlepszych i decyzję, które pomysły chcecie dalej realizować.